Niektórzy ludzie myślą, że kiedy się starzejesz naturalnie tracisz zęby. Wiesz teraz, że to nieprawda. Stosując prostą metodę utrzymywania zdrowych zębów i dziąseł nie będziesz regularnie odwiedzać dentysty możesz mieć zęby na całe życie. Płytka nazębna to niewidoczne masy szkodliwych zarazków, które żyją w jamie ustnej i przyklejają się do zębów. Niektóre płytki powodują próchnicę zębów, a niektóre powodują chorobę dziąseł. Pokażę Ci składnik, który pomoże usunąć płytkę nazębną w zaledwie dwie minuty. Składniki: dwukropek. 1. Soda oczyszczona 2. Pasta do zębów 3. Cytryna. 4. Ocet jabłkowy. 5. Kokos. Sposób przygotowania dwukropek 1. Wlej jedną łyżkę stołową sody oczyszczonej do czystej miski. 2. Wciśnij pastę do zębów w tej samej misce. 3. Wytnij jedną cytrynę i wyciśnij pół łyżki stołowej do miski 4. Wlej jedną łyżkę octu jabłkowego do tej samej miski. 5. Włóż pół łyżeczki oleju kokosowego do tej samej miski. 6. Wymieszaj składniki razem, aby uzyskać dobrą mieszankę. 7. Następnie użyj folii i podziel ją na dwie części tak abyś mogła umieścić jedną na górnej stronie zębów i jedną dolną stronę zębów. Złożyć folię lekko wlać zabieg a następnie umieścić jedną na górnej stronie zębów i umieść jeden na miejscu zębów. Upewnij się że naprawiłeś go tak aby mógł pozostać i możesz zostawić go na zębach na dłużej. 8. Po usunięciu folii pomoże to zmiękczyć część w której masz płytkę na zębną niż wylać pozostałą terapię na szczotce i myć zęby i mulach w zębach. Powtórz to zabieg na zębach dwa razy w tygodniu a twoje zęby będą miały bardzo błyszczące białe zęby a cała plaga zębów zniknie i zniknie.